Przed kolacją, tak żeby się dobrze jadło, tak żebyśmy dobrze trafili, zawsze trzeba zatańczyć walczyka. Nasza Monika wam zaśpiewa. O, wróżko-czarodziejko. Monika czaruje, tak powiedziała, że czaruje. Panowie, nie dajcie się Monice. Ktoś mi na głowę zderał, a ja dziś ciągle sam. Miłości nie zaznałem, przeminął dawny plan. Obrusko, czarodziejko, prócz młode latami. Nie chcę złota pieniędzy, chcę tylko. Nie będzie nas, pokój szybko życie, jak pokój czas. Za rok, za rok.